Większość z nas czuje, że kredyty pod zastaw pensji nie są opłacalnymi pożyczkami, że kredytodawcy dużo biorą od osób bardzo potrzebujących gotówki. Objaśnię, co to za kredyty i matematycznie wykażę, jak paskudne odsetki naliczają. Jest więc tak. Powiedzmy, że muszę kupić żonie prezent na urodziny, które są jutro, i chcę na to pożyczyć 500 dolarów. Chcę pożyczyć 500 dolarów. Ludzie nie zaciągają takich kredytów na prezenty, raczej na czynsz, opłaty lub jedzenie, kto wie na co jeszcze. Niezależnie od powodu, musicie pożyczyć 500 dolarów. Macie mało na koncie, inaczej nie poszlibyście po taki kredyt. Kredytodawca mówi, dobrze, Sal. Pożyczymy ci 500 dolarów i nie będziemy cię bardzo prześwietlać. Sprawdzać, czy jesteś wypłacalny. Ale chcemy zobaczyć twój pasek wypłaty i poznać termin. Zapiszę. Chcą zobaczyć... Chcą zobaczyć pasek wypłaty. I chcą wiedzieć, kiedy dostaniecie pensję. Zapiszę dzień wypłaty. Dzień wypłaty. Mogą też zażądać aktualnych wyciągów bankowych. Wyciągi bankowe. A żądają tego wszystkiego, bo chcą wiedzieć, chociaż kredyt będzie potworny muszą wiedzieć, że dostaniecie pensję, wynagrodzenie od pracodawcy za dwa tygodnie w dniu wypłaty i będziecie wtedy mogli spłacić 500 dolarów. A w tym celu muszą się upewnić, że macie pracę. Na pasku wypłaty czytają, że co dwa tygodnie dostajecie 1000 dolarów. Może 2000, więc jesteście wypłacalni. Może pobieracie 1500 dolarów co dwa tygodnie. Oni chcą to wiedzieć. Może dzień wypłaty przypada za 14 dni od dnia zaciągnięcia pożyczki. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie od dziś. Na wyciągu bankowym widać, że do banku wpływa 1500 dolarów. Wypłacacie na czynsz i żywność i jest zero. Potem znów 1500 dolarów. Chcą wiedzieć, że 1500 dolarów wpływa okresowo. Mówią, dziś damy ci 500 dolarów. Ty wystawisz nam czek. Na tym czeku narysuję tu czek. To jest czek, który macie im wypisać. Chcemy, żebyś wystawił czek, ale nie na 500 dolarów. Od każdych pożyczonych 100 dolarów od każdych pożyczonych 100$ dolarów pożyczonych, zapłać nam jeszcze 25 dolarów. 25 dolarów więcej. Z początku powiecie, nie jest tak źle, odsetki 25%. Wysokie w porównaniu z innymi, z kartami kredytowymi. Ale to nie jest 25% rocznie, tylko za dwa tygodnie. Pod koniec narysujemy, jak to właściwie wygląda w skali roku efektywna roczna stopa procentowa. Te liczby to nie wymysł, są typowe dla takich kredytów. Jeśli pożyczam 500 dolarów, to muszę im oddać 500 dolarów plus 25 za każde 100 dolarów. Pożyczam 500 dolarów, więc muszę dodać 5 razy 25, czyli 125 dolarów. Wystawię im czek na 500 plus 125 dolarów razem na 625 dolarów. 625 dolarów. Wystawię czek, ale nie mam tych pieniędzy na koncie, bo przecież nie brałbym takiej pożyczki. Dlatego wystawię czek z późniejszą datą. Wpiszę datę. Powiedzmy, że jest pierwszy dzień miesiąca. Przyjmijmy, że jest 1 stycznia, a ja na czeku napiszę 16 stycznia bieżącego roku. Piszę datę późniejszą o dwa tygodnie. Dwa tygodnie. W przyszłości I podpiszę czek. Wystawię go na kredytodawcę. Kwota 625… napiszę słownie. 625 dolarów… i tak dalej, tu moje dane. Dam im ten czek, a oni powiedzą… Nie spieniężymy go, tylko przetrzymamy. A ty w dniu wypłaty będziesz miał wybór. Albo przyjdziesz i dasz nam 625, 625 dolarów gotówką, a my zwrócimy czek niezrealizowany. Albo, jeśli nie przyjdziesz, po prostu spieniężymy czek. Jedno albo drugie. Jeśli ich nie okłamaliście, ściągną z Was 625 dolarów. Tak, kredytodawca ryzykuje, bo klient może pokazać sfałszowany pasek wypłaty. Ma kłopoty, czyli źle zarządzał finansami. Ale kredytodawcy robią, co mogą, by w dniu wypłaty, gdy wpłynie pensja od pracodawcy, położyć rękę na tych pieniądzach, zanim kredytodawca wyda pieniądze na czynsz, opłaty czy żywność. To jest zasada ogólna. Powiedzieliśmy, że to nie są dobre kredyty. Czujecie to, bo płacimy 25% odsetek za każde dwa tygodnie, a nie za rok. Pomyślmy o rocznej stopie procentowej. Powiedzmy, że płacimy 25 dolarów od każdych 100 dolarów, czyli 25%. Pro-cent. Cent oznacza 100. Centuria, stulecie. Procent to dosłownie na 100. 25 na 100 to 25% odsetek albo napiszmy to tradycyjnie stopa procentowa 25 za za dwa tygodnie za dwa tygodnie Gdybyśmy mieli obliczyć roczną stopę procentową roczną stopę procentową roczną stopę procentową Obejrzyjcie filmik na ten temat. Mamy te 25%, 25% i mnożymy je przez liczbę okresów w roku. W roku mamy 52 tygodnie, a okresy są dwutygodniowe, więc zamiast mnożyć przez 52 pomnożymy przez 26 dwutygodniowych okresów w roku razy 26 dwutygodniowych okresów rocznie. To 25% na dwa tygodnie. Kiedy to pomnożymy, uzyskamy, wyświetlę kalkulator. Pomnożę liczby całkowite, nie ułamki dziesiętne. Włączę. 25 pomnożone przez 26 równa się 650%. Roczna stopa procentowa w wysokości 650%. Gdyby instytucje od kart kredytowych naliczały dużo, kilkanaście procent odsetek, może 20%, tu jest 650%. Rząd wielkości lub dwa ponad to, co biorą ci od kart kredytowych. To naprawdę szalona roczna stopa procentowa. A obliczyliśmy prostą stopę procentową, mnożąc przez 26. To nie jest efektywna stopa procentowa, matematycznie poprawna. Żeby to zrobić, musielibyśmy... Obejrzyjcie filmik na ten temat. Gdybyście uzyskali odsetki składane, a uzyskalibyście jako kredytodawca pożyczając ludziom pieniądze, pożyczając odsetki od ostatniej osoby komuś innemu na ten sam procent. Żeby obliczyć efektywną stopę procentową, podnosicie 1,25 czyli 25% plus 1 do potęgi 26. Mamy 26 takich okresów w roku. A ile to będzie? Mamy 1,25 do potęgi 26. I uzyskamy tę szaloną liczbę. Odejmiemy od tego 1, co nie zmieni bardzo naszych obliczeń. Minus 1. I uzyskujemy… 320. Powiem dokładnie. To jest… to jest 329 razy więcej niż nasza kwota. Gdyby tu była jedynka, czyli 100%, to ta... to ta liczba... ta liczba jest wprost niewyobrażalnie duża. Gdyby składać odsetki w takim tempie, zwykle ta stopa jest na tyle duża, że odsetki przekraczają wartość kapitału. To nie musi być dokładne, ale kredytodawca, jeśli może obracać pieniędzmi w tym trybie, uzyska 329 razy więcej niż miał. Jeśli zapiszemy to jako procent, będzie to... 32 987 Dosłownie 32 987%. Po roku musielibyście zapłacić jakieś 330 razy więcej niż pożyczyliście. Oczywiście aż tak nie będzie, ale miejcie poczucie, jaka jest ta stopa procentowa. Mogliście słyszeć termin lichwa. Lichwa. Dawniej oznaczało to każde pożyczanie na procent, a obecnie kojarzymy lichwę z nierozsądnym poziomem stóp procentowych. Ten próg będzie inny dla różnych ludzi. Niektórzy nazwą nierozsądnym 20%, albo dopiero 30%, albo 40% rocznych odsetek, ale każdy by się zgodził, że 650% albo 33 tysiące procent to lichwiarskie, nierozsądne stopy procentowe. Za wszelką cenę, póki nie zależy od tego Wasze życie, unikajcie tych kredytów.